Każdy mi cięto metkala, hej, czerwony demonek oula Ręcej w tak toxic, jakbyś się zamienił z pandorą Gorący jak Tijuana, hej, hasta lowista, maniana, Każda Goda... Kurwa, bana, co w języku hiszpańskim jest niemy kurwa! Somile, so wiesz, ha, to jest mózg Moniki Nie istnieje, kurwa, nie istnieje Nie czytasz tego Hasta la vista Hasta la vista Nie hasta la vista <wla> Muszę wyłączyć, nie słucham do końca, czuję się obrażony.